Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo poruszę bardzo ciekawy przypadek a mianowicie, czy warto iść na badania lekarskie ze skierowania od starosty do womp po napadzie padaczki, który pojawił się po 10 latach od poprzedniego napadu padaczki no, Czy coś takiego ma w ogóle sens i pytanie zadał mi yy, mój słuchacz Wiesław yy, z Bydgoszczy i naprawdę yy, no pytanie jest bardzo dobre, że tak powiem. Wprawdzie tytuł jest tutaj egzamin kontrolny na prawo jazdy po ataku padaczki, natomiast problem polega na czym innym, a mianowicie yy, w roku 2002 słuchacz dostał pierwszego napadu ataku padaczki z utratą przytomności. Byłem wówczas około tygodnia w szpitalu, później było wszystko dobrze, nie brałem żadnych leków, to jest ważne i nie zabrano mi prawa jazdy, czyli 2002 było jeszcze fajnie. W marcu 2014 dostałem podobny, żona wezwała pogotowie, czego w chwili obecnej do chwili obecnej żałuję, znalazłem się w szpitalu na 10 dni, ponieważ w międzyczasie podawano mi do jakieś kroplówki, dodatkowo miałem jeszcze zapalenie żyły, oczywiście wprowadzono mi leki przeciwdrgawkowe depakinę chromo, czyli dochodzą jeszcze sprawy, że ludzie zaczną się obawiać wzywać pogotowie do napadu drgawek. Miesiąc po wyjściu ze szpitala otrzymałem pismo z Wydziału Komunikacji, że w związku ze zdarzeniem szpital ich poinformował i kierują mnie na badania do Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy. Badania będą kosztowały około 500 zł, gdzie nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze oczywiście. Po tym fakcie udałem się jednak do, ne do lekarza neurologa, ponieważ chciałem wiedzieć, dowiedzieć się co i jak. Lekarz poinformował mnie teraz, że nie ma sensu robić żadnych badań, Ponieważ i tak mnie odrzucą i tylko stracę pieniądze, więc odpuściłem. 22 lipca 2014 otrzymałem decyzję z Wydziału Komunikacji w Bydgoszczy, że wysłali zapytanie do Ośrodka Medycyny Pracy czy zgłosiłem się do nich na badania i w związku z tym, że nie zrobiłem tych badań, Urząd zatrzymuje mi prawo jazdy i mam je niezłocznie oddać. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nastąpi po przedłożeniu w terminie nieprzekraczającym jednego roku od uprawomocnienia się decyzji, tutaj chyba jakiś błąd jest, orzeczenia, a zwrot zatrzymanego prawa jazdy nastąpi po przedłożeniu w terminie nieprzekraczającym jednego roku Od uprawomocnienia się decyzji, orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców zatrudnionego w WOMP, potwierdzającego brak przeciwwskazań itd. itd. Opłata. Po upływie tego terminu zwrot zatrzymanego prawa jazdy uzależniony będzie nie tylko od dostarczenia wyżej wymienionego orzeczenia i opłaty ewidencyjnej, ale również od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kontrolnego sprawdzającego moje kwalifikacje. Czyli innymi słowy idziesz do WORDu i jeszcze zdajesz egzamin na prawko. Parę uwag słuchacza, a w zasadzie mojego widza. Jest to jakiś obłęd Panie Darku, neurolog twierdzi, że jakiekolwiek badania można zrobić dopiero po dwóch latach a Wydział Komunikacji daje mi rok na przedstawienie tych badań Czy po roku czy nawet po dwóch latach nie zapomnę jak się jeździ niektórzy robiąc prawo jazdy nie mają nawet samochodu nie wsiadają nawet kilka lat i nie muszą robić ponownego egzaminu Ja nie posiadam prawo jazdy Ja posiadam prawo jazdy od 1998. przejechałem 900 tysięcy bez mandatu i utraty nawet jednego punktu Bardzo proszę o pomoc No mam nadzieję, że tutaj mimo wszystko po 900 tysiącach kilometrów to zapomnieć Pan nie zapomni Natomiast yy, problem jest tutaj problem jest tutaj nieco inny a mianowicie no przepisy stwierdzają jednoznacznie, prawda? I y, przypomnę po raz któryś y, przejdziemy tutaj ładnie do, y, do przepisu I w zasadzie w rozporządzeniu ministra zdrowia y, w szczegółowych warunkach badania lekarskiego w zakresie układu nerwowego, w tym padaczki kluczowe są tutaj y, 3 czy 4 punkty, a mianowicie jest taki to punkt, tak, punkt Punkt piąty U osoby, u której rozpoznano padaczkę przyjmujące leki przeciwpadaczkowe ubiegające się lub posiadającej prawo jazdy, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami jeżeli osoba przedstawi opinię neurologa potwierdzającego brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku i tutaj, że tak powiem, jest warunkiem, brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia. W przypadku odstawienia leczenia przez tą osobę, czyli w tej chwili rozpoznano po raz kolejny padaczkę, prawda? Jest bardzo prawdopodobne, że ta osoba odstawi kiedyś to leczenie i będzie wtedy Jeżdżenie przeciwwskazane przez 6 miesięcy, po tym okresie kontrolne badania przez lekarza neurologa co, przez okres 2 lata, następnie i tak dalej. Natomiast kluczowy tutaj jest punkt dla mnie, dla mnie to jest kluczowy tutaj punkt 11. Pamiętamy, tam był punkt 5, 6. W przypadkach, o których mowa w ustępie piątym i siódmym, czyli to nie były punkty tylko ustępy, oznacza się, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wystąpił napad padaczkowy w ciągu ostatnich dwóch lat choroby. I wracamy teraz do kwintesencji naszego stwierdzenia tego neurologa, prawda? Czy warto iść teraz na badania do WOMP-u? I powiem szczerze, że, że w sumie nie warto. Brzmi to jakoś tak przeciwko, brzmi to w totalnym kontraście do jakiegoś obowiązującego takiego no, tego nakazania, prawda, że, że dostałeś skierowanie do WOMP-u, musisz pójść, prawda? A dlaczego nie warto? Ponieważ i tak chcesz czy nie chcesz lekarz uprawniony do badań kierowców WOMP po konsultacji swojego neurologa da Ci orzeczenie negatywne na 2 lata, prawda? No, czyli pieniądze poszły w błoto Czy to oznacza, że nic nie trzeba robić? Nie. Od tego momentu trzeba, znaczy nie od tego w zasadzie to już od momentu wyjścia ze szpitala trzeba dokumentować okres beznapadowy okres beznapadowy dwuletni, prawda? Czyli niestety trzeba pójść do swojego neurologa i zacząć to dokumentować No nie powiem, że tam sama ta kontrola może inaczej, nie chodzi do neurologa tylko po to, żeby chodzić, no ale przy okazji niech Ci tam zrobi jakieś EEG jakieś tam inne sprawy, no, no niech Cię przynajmniej za te pieniążki, czy to będą Twoje pieniążki, czy Narodowego Funduszu Zdrowia kontroluje, natomiast no, Twoim celem jest udokumentowanie dwóch lat bez napadu padaczki, czyli teraz idziesz tracisz 500 zł tylko po to, żeby z automatu Cię lekarz z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy odrzucił, bo nie ma ten człowiek innego wyjścia, prawda? No, no, no nie ma innego wyjścia, napad miałeś w marcu zeszłego roku, teraz jest kwiecień tego roku, no a że tak powiem no, dwa lata dopiero będzie w roku 2016 czyli dokumentuj ten okres beznapadowy, natomiast co do konieczności zdawania powtórnego prawa jazdy niestety niestety tak jest. Jeżeli zabierają ci prawo jazdy na dwa lata z powodów zdrowotnych, po roku jest to traktowane jako utrata kwalifikacji, utrata kwalifikacji i niestety za 2 lata musisz po prostu pójść oprócz przejścia badań lekarskich, musisz pójść. Do wojewódzkiego środka ruchu drogowego i zapisać się na kolejny egzamin. No, tutaj wprawdzie słuchacz, mój widz, przejeździł 900 tysięcy kilometrów, ale wierz mi, jazda taka miejska, jazda taka nie tyle miejska, co jazda taka normalna, jest w zupełnym kontraście do jazdy egzaminacyjnej. Tam są jakieś upewnienia się, jakieś tam rzeczy. Inne, no, no, no, zastanów się, czy jak stajesz z łóżka, prawda, czy się upewniasz, czy tutaj ktoś ci coś tam nie podłożył, czy, czy nie nadepniesz kogoś. No raczej nie, prawda. Natomiast problem polega na tym, że no niestety i, i dochodzi jeszcze jedna rzecz: dochodzi egzamin teoretyczny, który wiesz mi, zdawałem niedawno prawo jazdy na motocykl, niedawno to znaczy 3 lata temu, 4, przepraszam, 3 lata temu, 2,5. I nie jest ten egzamin wcale łatwy, czyli teoria plus praktyka, jest to jeszcze kilkaset złotych i do tego zapewniam Cię, że dokup parę godzin jazdy szko szkoleniowy w jakiejś szkole jazdy, bo po prostu no, musisz jeździć tak jak chcą od, tego Ciebie, chcą od Ciebie egzaminatorzy, a nie tak jak Ci się wydaje, że umiesz jeździć. Także na tym kończę. Jeżeli ktoś przećwiczył, jeżeli Ty przykładowo przećwiczyłeś ten system na sobie, czyli system w tym sensie, że nie poszedłeś na pierwsze badania womp i dopiero poszedłeś po dwóch latach, ale jedna bardzo ważna sprawa, nie zgub skierowania ze starostwa, bo potem będzie bitręga, że tak powiem, z do wąpu. Te terminy takie urzędowe, no są te terminy administracyjne, no ale yy, Rzadko kiedy w WOMP-ie na badania lekarskie zostaniesz przyjęty w tym miesięcznym terminie, chociaż nie mówię, że zwracam honor tym WOMP-om, które dają radę przyjąć danego kierowcę na badania w terminie 30-dniowym, tak jak to wszystko jest napisane na skierowaniu. Także jeszcze raz powtarzam, jeżeli miałeś podobną sytuację, nie poszedłeś na pierwsze badania, na które byłbyś i tak uwalony? Poszedłeś dopiero na drugie badania po dwóch latach Oczywiście z udokumentowanym okresem beznapadowym padaczki, koniecznie to napisz pod tym filmikiem w komentarzach pod tym filmikiem Ostatnia rzecz, patrzę tylko jeszcze czy mam jakiegoś widza No, widza na razie nie mam także rozmawiam sobie ładnie sam ze sobą Jeżeli ktoś chce mi jeszcze zadać pytanie, Serdecznie zapraszam. Także smutna sprawa. Dziękuję tutaj za świąteczne życzenia. Natomiast, no, motto tutaj tej niesprawiedliwości jest takie, prawda? Czy po roku, czy nawet po dwóch latach zapomnę, jak się jeździ, prawda? Czyli pytanie retoryczne. Czy gość, który zrobił 900 tysięcy kilometrów, zapomni, jak się jeździ? Gdzie ja sam osobiście znam osoby które mają prawo jazdy latami nie jeżdżą w zasadzie no, nawet się boją jeździć ale uprawnienia mają także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym hangaucie na żywo